Witam wszystkich serdecznie. Kontynuacja naprawy sterownika MPPT. Troszeczkę spowolniony proces jest, bo. Jak teraz znaleźć to jest To jest MOSFET. Później wrzucę zdjęcie, co dokładnie za MOSFET to jest. Ale powiem, symbol IRFB. 4115 i on jest mocno podrabiany, bo on jest dość konkretny, mocowy, mocowo i podrabiają go i mam mały problem, żeby znaleźć punkt, w którym dostanę to, co, za co zapłacę, bo to też będzie leciało później praktycznie na mocy całkowitej i muszą te części być adekwatne do obciążenia doszedłem chyba do tego co tutaj zawiodło i w jakiej kolejności to się wstało ale może to później, najpierw chcę zrobić pokaz kupiłem taki wynalazek, tutaj może będzie widać symbol tego wynalazku mam nadzieję, że złapię złapie, przeczytam HW849A nie jestem pewny czy jest zoom, czy światło jest ok. No i tak mamy tutaj jednego. Ja Troszeczkę Was poprawię, żebyście widzieli. Mamy jedną diodę. To jest jednego MOSFETa, to jest ten T260. Nie umiałem prędzej znaleźć co to jest za element, bo akurat było jakby wypalone, wydarte opis dopiero na którymś elemencie dlatego sobie tutaj do, to dopisałem tutaj to ładnie widać no i zrobimy pomiar tych trzech elementów no. nie złapało, mi wyskoczyło jak to nazywa żywca powtórki to tylko w filmach się robi kinowych, a nie na YouTube. dobra, tutaj mam nadzieję, że widać parametry że są dość ostre i to samo robimy sobie teraz w tym wynalazku to jest taki jest taki bardziej uniwersalny uniwersalny ma dużo funkcji ale też jak to się mówi nie jest bezbłędny dobry jest do tranzystorów bo to jest jako podpisane jako tranzystor tester a nie kondensator tester Choć ma tutaj na przykład wyjście na PWM, wejście sygnałowe i chyba wyjście IR. No ale to już tam. Jakby ktoś był zainteresowany, to coś więcej powiem na ten temat. I głównie mi chodziło, tu mam diodę Szotkiego. Na pewno nie będzie widać, co to jest. Jest główny problem z T7, że nie chcę pokazywać Szotkich. Mamy w jedną stronę obróconego Szotkiego. Teraz podwójny Szotki w obudowie TO220. Nie rozpoznaję. A ten wynalazek sobie z tym daje radę. A te diody Szotkiego dość gęsto używam w swoich instalacjach. I czasem z używanych korzystam, dlatego mi zależy na to, żeby też to umieć sprawdzić, zanim wsadzę gdzieś w układ i mi się coś wyjara, więc jak widać dioda była jeszcze okej, okay, ale i tak ją później wymienimy. I jeszcze raz kolejnego MOSFETa, to jest ten właśnie mocny MOSFET. Czy będzie zoom, bo ja mam taki średni podgląd z racji, gdzie mam kamerę. To są jego parametry. Można sobie dać stop klatkę, jak ktoś jest zainteresowany, bo będę musiał po tych parametrach szukać ewentualnie elementu zastępczego. No i mam nadzieję, że zoom. Zoom jest jest izum. No i mamy parametry tutaj podane. No i takie w gratisie. Dużo takich małych komponentów mam z jakichś wzmacniaczy. Próbowałem uszkodzone elementy, bo na przykład kiedyś znajomemu robiłem wzmacniacz. Znalazłem między tymi wszystkimi nowymi elementami, co zostały. Troszeczkę wybuchnięty kondensator, tak mu to się troszeczkę wybuchło, troszeczkę się wykwasił, no i dlatego też umarł. no ale to już tam jest inna historia, dawno i nie było i nieprawda, jak to się mówi. Spróbujemy. Kondensatory elektrolityczne, te 7 ma tą przewagę, że jak się nie wsadzi ten kondensator do środka, on zawsze pokaże co tam siedzi, tylko nie pokazuje, że to jest elektrolityczny tylko pokazuje, że jest kondensator no i faktycznie on ma 220 rzucę później zdjęcie, bo nie wiem, czy będzie widać tak a tutaj, tylko że ja sobie muszę go wyiskrzyć wyiskrzymy sobie go, o, tutaj jest taki pad na którym też można mierzyć i minus musi być do pina środkowego i lecimy z tematem mam nadzieję, że będzie widać no i też jest wynik no i mam nadzieję, że ładnie widać Więc elektrolityki mierzy, ale nie też duże. Tutaj mamy taki inny element. To jest kondensator. I też to mierzymy. Jest na tym kondensatorze dość podobny wynik. Między tu i siódemką. Nie wiem, czy widać, bo ja, ja tę kamerę mam prosto przed nosem, więc y, moja ostrość wzroku też jest nie najlepsza w tym wypadku. Jest prawie, że to samo. Więc y, tego typu kondensatory mierzy i też to. Ma dużo więcej funkcji. Jakby ktoś był zainteresowany, to mogę coś więcej na ten temat powiedzieć. Yy, powiem czemu się zdecydowałem na takie coś, bo to jest dedykowane do tranzystorów i może będzie widać, może nie. Większość komponentów poza tą jedną diodą jest napisane, co to jest za element. I jakby mi się coś... Ym, przez przypadek zepsuło, to mogę sobie wymienić każdy komponent bez kombinowania, tak samo Tutaj jest Atmega W środku duża, programowalna Nie będę musiał się bawić z SMD Więc jest to naprawialne I to mnie głównie interesowało, bo jak wiecie z poprzednich odcinków tam są dwa podobne mierniki co umarły nie udało mi się ich ożywić. A teraz przejdźmy do tego, co tutaj to boli. No dobrze, troszeczkę więcej światła dałem sobie. I tak, e, pierwsza rzecz takie zawinienie z fabryki. Te, te ścieżki są mocno cynowane, i tylko cena była dotąd dodana i nie była dotąd, przez co znają się ten element najwięcej pracował a te pracowały mniej, bo był większy spadek napięcia, więc ten element już się przegrzewał. Kolejnym zawinieniem było to, że wszystkie elementy są mocowane na płycie, a później są, były dociskane tymi wynalazkami, tymi wynalazkami przez drugą stronę i to po prostu dociskało je. Spróbuję to mniej więcej zasymulować. Nie było tego w skrypcie, ale będzie łatwiej to sobie wyobrazić. Po prostu to dociskało. Te dwa grzybki dociskają element wykonawczy do radiatora. I z racji, że coś musiało pójść nie tak, bo tutaj widocznie naleciało dużo tej farby pod spód to tutaj dobrze widać tu, tu i tu czyli tu mamy taki tandem prawdopodobnie nie dość, że cena nie była dociągnięta to będę poprawiał to jeszcze tutaj naleciało tej farby lakieru spód to się przykleiło i nie miało konkretny kontakt z radiatorem dlatego to się przegrzewało Prawdopodobnie to był powód, czemu to ktoś sprzedaje. Tak to wnioskuję. I później te dziwne zachowania były z tego, co tu się dzieje. A działo się to, że... Prawdopodobnie coś się zaczęło przegrzewać w obwodzie sterowania ławikiem, cewką. I coś zaczęło walić w kocopoły. Więc tak mi się wydaje, a co się stało to e, chyba się nigdy nie dowiemy, taka ciekawostka, dawało mi, nie dawało mi spokoju czemu tutaj jest tyle przelotek, a tu jest taka gruba ścieżka, bo się okazuje, to wrzucę zdjęcie i może też pod jak, pewnym kątem to będzie widać. Jest to laminat nie tylko dwustronny, tylko trzystronny, jest laminat, ścieżka, w środku jeszcze jest jedna ścieżka i na zewnątrz jest jedna ścieżka. Dlatego mi bardzo zależało na tym, żeby nie przegrzewać płyty, bo jedną przelotkę już sobie zrobiłem, bo wszystkie elementy wykonawcze sobie, te MOSFETy, diody po prostu poucinałem bez, jak to się mówi, skrupułów, po prostu poucinałem, żeby jak najmniej przegrzewać płytę. Poucinałem, jedną, jeden komplet sobie już wyczyściłem i sobie przemierzyłem jedną, drugą stronę i szukałem mniej więcej, gdzie to przelatuje, żeby po prostu stwierdzić, czy coś nie wyjarałem. Bo długotrwałe grzanie w przelotki powoduje zazwyczaj, że ona się degraduje, wypada i jak jest wielowarstwowy druk, no to mamy dupę, bo uszkodzamy w ten sposób całą płytę. Niby element wymienimy, a płyta jest uszkodzona. A w moim wypadku teoretycznie szłoby się doszukać, gdzie to leci, ale to by było bardzo mocno pracochłonne. Albo bym musiał po prostu kopać w płycie i się gdzieś w płytę wkopywać, żeby się połączyć. Więc to wykluczam. Płytę będę czyścił już pod montażem. Na razie muszę poszukać te wszystkie elementy, co tutaj są na liście. Te, nie są tutaj opisane, jeszcze te drugie. Więc to mnie czeka. W najbliższym czasie będę musiał znaleźć dobrego dostawcę. Żeby te komponenty były jakościowe, więc na razie tyle. Taki mały update, może ktoś jest zainteresowany, może ktoś coś pomoże, albo zasugeruje. Bo na pewno muszę to zrobić, bo czuć brak tych 500 w w instalacji. Mniej więcej tyle to obsługiwało. Bo tyle, tyle mniej więcej w panelach jest. To nic, ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jakby ktoś miał coś do napisania, do powiedzenia, śmiało, jestem otwarty, to no, dzięki wielkie, na razie, cześć.